Był sobie raz w przepastnych wieczornych lasach czarodziej, który nie musiał jeść ani pić, nie łowił i nie zbierał, Żył jedynie swoimi sztuczkami, żartami i oszustwami. A wszystkie zwierzęta, wszystkie stworzenia z tych lasów miały się przed nim na baczności. Uciekaj mi się, uciekaj, Czarodziej robił tyle złośliwych żartów, tak oszukiwał i postępował tak niecnie, że wszystko, co żyło w tych lasach, chowało się, gdy tylko się zbliżał. Z biegiem lat Czarodziej został zupełnie sam, tak bardzo sam, że nudził się wprost śmiertelnie i myślał sobie... W tych lasach mieszkają same tchórze. Pewnego dnia, do przepastnych wieczornych lasów Przybył maleńki skrzat, który odbywał podróż dookoła świata. Idąc drogą, tak sobie śpiewał. Biorę życie tak jak leci, taki mam tupecik. Ten mały skrzat nie bał się niczego, nawet czarodzieja. Gdy czarodziej usłyszał donośny śpiew małego skrzata Biorę życie tak jak leci, taki mam tupecik. Zatarł ręce i pomyślał. O! Nareszcie ktoś, kto mi wygląda na wielkiego głuptasa. zrobi mu kawał, będzie świetna zabawa. I czarodziej pojawił się na drodze. Mały skrzat powiedział O, czarodziej! Czarodziej popatrzył na niego groźnie. Lecz mały skrzat dodał Dzień dobry wielki czarodzieju! Czarodziej odpowiedział A szyszka i łodyżka! Zamienił skrzata w zająca na wrotkach. Po czym wybuchnął śmiechem, bardzo zadowolony z tego złośliwego żartu. Ale skrzat zając również wybuchnął śmiechem. Czarodzieja ogromnie to zdziwiło, spytał więc. Jak to? Czy śmieszy Cię to, że zostałeś zamieniony w zająca na wrotkach? to przykre, znajdę jakąś inną sztuczkę. Pomyślał czarodziej i przemówił tak. Mamą ruszczkę, burcy muszkę. Traf. Skrzat zamienił się w smoka poruszanego tłukami. Czarodziej aż skręcał się ze śmiechu, lecz skrzat smok poruszany tłukami, również zaczął skręcać się ze śmiechu. Strasznie to rozgłościło czarodzieja Czy nie ma niczego, co sprawiło w się Wtedy wzłoż? skrzat wykrzyknął. Ależ tak! Jedyna rzecz, która wprawiłaby mnie w pieski humor, to gdyby zmieniono mnie w czarodzieja. Słowo się rzekło. Czarodziej rzucił więc swoje najstraszniejsze gapa. I oto skrzat zmienił się wielkiego czarodzieja. Zły czarodziej zaczął szaleć z radości. Ale skrzat czarodziej, Wybuchnął takim śmiechem, jakiego nigdy jeszcze nie słyszały przepastne wieczorne lasy. Tym razem czarodziej oszalał z wściekłości i krzyknął: Kłamałeś, Skrzacie, wcale się nie złościsz! A mały Skrzat Czarodziej, który już nie miał siły się śmiać, znów odpowiedział: Ależ tak, ja i tak jak taki, mam no, a potem zawołał Laj, I zły czarodziej zamienił się w ropuchę w stręciuchę! Zły czarodziej natychmiast wybuchnął płaczem. Co teraz ze mną będzie? To okropne! A mały skrzat odpowiedział mu śmiejąc się głośno na ci tak jak leci taki to Od tamtego dnia wszystkie zwierzęta i inne żyjątka z przepastnych wieczornych lasów są już bezpieczne. I gdy chcą się zabawić, idą sobie popatrzeć na ropuchę wstręciuchę. Uff, zamiany w ropuchę zły czarodziej. Teraz już nigdy nie będzie robił złośliwych żartów, niecnych sztuczek, ani zostawiał pułapek. Dziękujemy Ci, maleńki skrzacie. Mały skrzacie, czarodzieju. odpad odjęków. Dobra, 換你來想之後 Biologiczne yeah, Taki yeah. a pleci Taki ma duplącic Super <laughs>